Lustro dla wszystkich zakochanych bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa, wszystkich słuchaczy, wszystkich subskrybentów i nowych widzów. Jeśli jesteś nowy, nowa, proszę zasubskrybuj mój kanał, naciśnij subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz wszystkie powiadomienia o moich nowych, codziennych wróżbach indywidualnych dla Was. Zapraszam Was serdecznie, kochani. Kochani, y, dzisiaj lustro. Zapraszam oczywiście wszystkich, którzy uwielbiają lustro. Zapraszam również, kochani, y, na codzienne wróżby miłosne. Jutro będzie horoskop, na nowy miesiąc y, sierpień. Zapraszam serdecznie wszystkie znaki Zodiaku. Oczywiście proszę Was o komentarze, lajki, subs nowe subskrypcje i zapraszam na wróżby indywidualne. Mój e-mail jest pod y, filmikiem, w filmiku i w komentarzach. Dobrze, teraz objaśniam, kochani, lustro. Dwie talie takie same, Lenormanda. Strona lewa to Ty, osoba pytająca, Twoje myśli, uczucia i zamiary. I strona prawa to Twoja osoba ukochana, jego lub jej, w zależności od płci, myśli, uczucia, zamiary. Zapraszam. Zaczynamy. Twoje myśli. Tutaj coś jest ciężkiego, ciąży Ci, pomimo, że myślałeś, że jest to, lub myślisz, że jest to związek z przeznaczenia ważny, ważny partner, ale widzisz, że ta osoba tutaj zagrywa na dwa fronty i nie jest zdecydowana. Nie jest absolutnie zdecydowana na y, związek y, z Tobą, czy nie jest gotowy y, ten partner na związek z Tobą. Stoi tutaj na, na bezdrożu i nie może się zdecydować. Masz nadzieję, że się jeszcze może coś wyjaśni, że się sprawy potoczą jeszcze pozytywnie. Natomiast widzisz jego rozdwojenie niezdecydowanie. On natomiast... Będzie chciał napisać wiadomość Myśli już o tym, by przyjechać By napisać wiadomość Myśli o tym, żeby była zgoda Żeby była harmonia, balans Ale myśli również o seksie Z tobą, seksualności, intymności Podobasz mu się jako kobieta I chciałby Tutaj napisać wiadomość i, I przyjechać Tutaj będzie jakaś akcja Myśli o tym Być może by spotkać się Lub uratować sytuację, by się pogodzić by nastąpiła między wami jeszcze harmonia, Ym, także jeszcze myśli o kontakcie z tobą, twoje uczucia, twoje uczucia myślisz, że on się ty odwrócił od uczuć do ciebie i że są tu jakieś komplikacje, zawikłania, yy, opóźnienia yy skomplikowane sprawy, myślisz, że też ma on jakąś inną kobietę, jakaś jest rywalka, konkurentka i tutaj ta konkurentka czy te problemy, zawikłania, tutaj to powoduje właśnie to jakby nieszczęście, zagmatwania, konflikty jeśli chodzi o Wasze szczęście, o, wasze, o Wasz rozwój tego związku, ponieważ ta osoba niezależnie kto to jest, czy to jest jego eks, czy to jest jego właśnie teraźniejsza jakaś konkurentka, twoja rywalka, inna kobieta, tutaj ona przeszkadza waszemu szczęściu. On się owszem tutaj odwraca od uczuć, od tych problemów, namyśla się, ale uczuciowo tutaj on ma jakieś zawikłania, problemy, być może właśnie z ex lub z nową jakąś inną tutaj partnerką. I dlatego tutaj... Ta y, inna kobieta Zawadza waszemu szczęściu I o tym ty wiesz O tym myślisz O to czujesz Masz taką intuicję też Twoje uczucia tobie to podpowiadają Że jest jeszcze inna kobieta tak, y, Która tutaj zawadza Przeszkadza powiedzmy On On nie może się rzeczywiście zdecydować Jest na rozdrożu Nie wie w którą stronę pójść tak? Czy na północ, czy na południe Czy w prawo, czy w lewo ale on obserwuje sytuację, będzie może chciał wrócić napisać tutaj coś, będzie obserwował ciebie, obserwował tą sytuację co ma zrobić i chciałby może tutaj się on wzmocnić i wrócić napisać, wrócić jako być może się zdecydować po prostu jako silniejszy bardziej zdecydowany powrócić Twoje zamiary, twoje zamiary, myślisz, znaczy ty myślisz, że to jest fałsz, że on jest fałszywy, że on zagrywa fałszywie, ciebie to frustruje, ty masz lęki, że to wszystko jest jakby fałszywe, tak, że on jest tutaj egoistyczny, że on jest wyrachowany, że on jest u klewa, że on tutaj widzi się patrzy na lewo, na prawo, gdzie mu się bardziej opłaca, tam pójdzie, poleci, tak, to Was frustruje i tutaj jesteście też pod presją czasu, ponieważ y, chciałybyście związku, pragniecie związku, pragniecie miłości, związku trwałego, długotrwałego, y, harmonijnego, ale tutaj widzicie, czujecie, że jest coś fałszywego, że jest On, po prostu, że On zagrywa fałszywie i tutaj są Wasze lęki, Wasze frustracje. Wasze jakieś no po prostu nie wiem no może nawet problemy kłótnie tak także kryzys na pewno tutaj w tej relacji poprzez właśnie jego jakiś tutaj jakąś nieszczerość o to chodzi głównie teraz u niego zamiary zamiary plany na przyszłość on by chciał z tobą by się coś uleczyło, wyleczyło wzmocniło, rozrosło, by było silniejsze. Dla niego też jesteście wyważne, ale również jest to ciężkie dla niego. Te, tutaj on ma jakieś emocje, ma, y, może nawet rozwinąć emocje, może się lęka, boi tych emocji i chciałby rzeczywiście coś stabilnego. Tutaj jest dom, czyli egzystencja, stabilność. Chciałby coś stabilnego zbudować on wie, że jesteś być może tą odpowiednią kobietą, partnerką do czegoś stabilnego i tutaj ewentualnie on wie, że mogłyby się rozwinąć jakieś emocje, tak? że coś mogłoby się wzmocnić między wami że być może jesteście sobie przeznaczeni, że jesteście po prostu być może bratnią duszą być może hmm, Czuję, że jesteście ważni dla niego, natomiast tutaj yy, jest też to dla niego ciężkie. On mógłby rozwinąć tutaj emocje, ale może obawia się tego, ale szuka na pewno stabilności z wami. Roz, chciałby, żeby to się wszystko dobrze jeszcze potoczyło, rozrosło, być może naprawiło, ule, wyleczyło, tak jak powiedziałam także u niego są pozytywne raczej wibracje tutaj na przyszłość myślę, że on będzie jeszcze tutaj coś próbował, próbował pisać czy chciał się spotkać, czy przyjechać myślę, że będzie chciał się pogodzić, że będzie chciał komunikacji, że będzie chciał wrócić, że będzie tu obserwował sytuację że będzie mógł będzie w stanie tutaj rozwinąć jakieś uczucia jeszcze Natomiast Wy jesteście bardziej sceptyczne, sfrustrowane tym wszystkim i wiecie, że po boku jeszcze tu może być jakaś inna kobieta. Karty, które powtarzają się w Waszych odbiciach lustrzanych, to na pewno jest karta... Yy, yy, na pewno to jest karta... Moment... Yy. Żadne karty Aha, no to tutaj wy macie jego w sercu Tak, ale No nie widzę, żeby się Karty powtarzały, czyli nie powtarzają się Żadne karty Nie powtarzają się Aha, jest karta krzyża Tak, karta krzyża Czyli czujecie być może oboje że jesteście dla siebie ważni jesteście brzadnimi duszami jesteście na pewno kimś z przeznaczenia kto, że bardzo do siebie pasujecie że jest, jesteście na pewno dla siebie ważnymi partnerami osobami czujecie to jakoś by intuicyjnie, duchowo że intelektualnie że, czy mentalnie że jesteście jakby ty osobami z przeznaczenia osobami ważnymi dla siebie tak? i to właśnie tutaj jest pokazane natomiast być może też po części jest tutaj to też trudne jakieś obciążające dla Was ponieważ może no nie wiem wystraszyliście się tego czy on się wystraszył tutaj ale na pewno jesteście tutaj dla siebie ważni Widzicie też jakby bratnią duszę yy, Nawzajem w sobie Także ta karta się powtarza Czyli karta, która podkreśla jeszcze raz Że yy, ta znajomość jest ważna Istotna dla obu, obojga z Was Dobrze, także takie karty Już inne się nie powtarzają Tylko tutaj no, ten mężczyzna, osoba ukochana Która jest u Was w sercu już i tutaj on, który jest sam Myśli o tym, żeby napisać Żeby przyjechać, żeby się spotkać Żeby mieć z Tobą komunikację Natomiast innych kart wspólnych nie widzę Takie lustro dzisiaj Dziękuję serdecznie wszystkim obecnym Dziękuję, że odwiedzacie mój kanał Zostańcie ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Pozdrawiam Was serdecznie I do usłyszenia już wkrótce